Cześć, czy posłuchasz opowieści me? Czy już wiesz, że muzyka moim życiem jest? Szczęściem mym, nagrywanie i koncerty Miłością mą są wszystkie instrumenty Ten styl i muzyka z tych przepięknych lat W sercu mym, na zawsze pierwsze miejsce ma Grunge'u rytm, główną rolę w moim życiu gra Ty go nie czujesz i powtarzasz, że to zwykły pałsz I powtarzasz, że to zwykły pałsz I powtarzasz, że to zwykły fałsz. Powtarzasz, że to zwykły pałsz Grand is Dead, Ty mówisz Grand is Dead, a w mojej Smutno albo żwawo jak kto boli Ta mieszanka to load się nazywa Zwrotki wolne usypiają cię powoli Lecz poczekaj zaraz refren przypierdoli Ten styl i muzyka z tych przepięknych lat W sercu mym na zawsze pierwsze miejsce ma Gran tu główną rolę w moim życiu gra, Ty go nie czujesz i powtarzasz, że ktoś wypływał Ten styl i muzyka z tych przepięknych lat, w sercu mym, gracz na zawsze pierwsze miejsce ma. Gran Rytm, tu główną rolę w moim życiu gra, Ty go nie czujesz i powtarzasz, że ktoś Płypał, Ty mówisz, gra ci a w moim sercu żyje, wiecznie, gran ci den. te ci Ty mówisz ci a w moim sercu żyje, wiecznie. Na szklanka, zerwana firanka, za babka, Nie moja to sprawka, ja pójdę do szpanka, doczekam się ranka i znów pechowy dzień, cieknąca krew Boli mnie nerw, rozlane wino, o ale kino, podnoszę swą brew I rozglądam się, czy to znów. Pechowy dzień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 już jest nowa praca I też dobra płaca Znów wydana kaksa Lecz sprzęt pierwsza klasa Funduszy już brak I znów będę I brak ten... mnie znów Pechowy dzień Wiesz to życie wciąż wali się Lecz wiem, że wszystko znów Ułoży się A dziś to tylko mój Pechowy dzień A dziś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 wiele Ładnych miejsc, wyjazdy na koncerty i większe festiwale. To coś, co sprawia, że żyję. Po prostu uwielbiam, uczyć się podróże. Małe i duże wybieram się, jeśli mam wolny czas w podróże. Przejdę się odetchnąć świeżym powietrzem Że się dość w sztypki, nie jestem na zawsze przejmując się czy kogoś ochotę Mi Proszę, powiedz mi, czy ktoś zacznie ufać mi? Przecież dobrze wiesz, życie krótkie jest jak wiesz. Serce meczu duszy się łatwo, uczuć wiele mnie wam. Wierzę, że znajdzie się ktoś jeszcze Spala się ledwo Więc zauważ Serce me dobre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 Jestem też cudy, jak zużyta zabawka, z tej zaufam Ci tak łatwo. Nadzieje mi dałaś i tak szybko zabrałaś, Poznawać cię gdzie dalej nie warto. Opowiem Ci, co czuję, gdy znów Ciebie mi brak, jak tęskno Gdy wrócisz tu i przytulisz mnie w nóg Myśli złe odejdą już Bo gdy Cię nie ma, czuję, że jestem sam Liczę na Ciebie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 Chcę oddychać i czuć, że kochasz mnie Na pewno chcę Cię Dotykać i powiedzieć Ci, że Kocham Cię, kochana To nie pierwszy raz nie cały czas To nie pierwszy raz nie cały czas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 Zostań już ze mną Zostań już ze mną Od Ciebie już nie będzie zmian Popatrz na mnie i powiedz mi Powiedz mi, to we mnie widzisz Popatrz na mnie i powiedz mi Powiedz mi, to we mnie widzisz Wiem, nie obchodzę Cię, mój smutek dla Ciebie nieważny olej mnie Bo chcę tracić czas, skoro nic, Już nie jestem wart Choć czasem jest już tylko jedno Walczę, nie, już nie chcę być tam Ten stan, kiedy kogoś mi brak Sprawia, że życie traci smak Czas wcale nie goiram, ram Choć wierzę że odejdą prędko i znów wróci życia piękno nadziei we mnie nadal pełno czas wciąż nie i ram, choć wierzę, że odejdą prędko i znów wróci życia piękno nadziei we mnie nadal pełno a teraz pa! Patrz, ja jestem tu sam, wokół mnie nikogo nie ma Kłamtwo, dobrze, to mam, w tobie już nie widzę zmian A teraz patrz, ja jestem tu sam, wokół mnie nikogo nie ma Kłamtwo, dobrze, to co mam, tobie już nie będzie zmian Jakbym był człowieka blagiem Ja w życiu chcę Kochać i pomagać Walczyć i już się nie poddawać Ręcz nie Komerka, Ja te radiowe pioseneczki do Produkowane Potrafionek lat dziewięćdziesiątych, a ja nie muszę wcale pięknie śpiewać. Że jest prosty, a tekst jest rozumiały. Się nie podoba, nie słuchaj, nie oceniaj. W tych krzyła płynie czarna, czarna krew. Sorry